Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony, Lord Elvis 8.7. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, na czym polega wymiana dysku twardego w konsoli PlayStation 4. Otóż jest to bardzo proste, I, i, ale myślę, że niektórzy mogą mieć z tym problem, w związku z czym chcę nakręcić ten film. Pierwszą podstawową sprawą będzie fakt, że jeżeli chcemy kupić nowy dysk twardy, musi to być dysk stricte do laptopów i do PlayStation 4, a do laptopów i do PlayStation 4 są raczej. Tego samego typu dyski, 2,5 calówki muszą to być, bezwzględnie. Druga podstawowa sprawa jest taka, że jeżeli chcecie zachować swoje pliki, czyli swoje tam zapisane dane, musicie wejść w ustawienia na konsoli, na zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji i tam znajdziecie swoje wszystkie savey, powtórki, co, co by Wam tam nie było potrzebne i to zrzucacie albo na kostkę, albo na, w chmurkę na serwery do na serwery Sony, chmurka to jest, no, polega na tym, że oni tam mają swoje dyski i magazynują te Wasze wszystkie dane, jeżeli jesteście w PlayStation Plus to macie takie prawo do tego, żeby właśnie te wszystkie swoje dane za pomocą internetu zrzucić. I teraz tak, trzecią sprawą, jaką będziemy potrzebować, potrzebować do tego, żeby wymienić w ogóle, w ogóle dysk twardy jest zaopatrzenie się w software z PlayStation 4, bo wiadomo, że jeżeli, jeżeli wymienimy dysk twardy z obecnego, który znajduje się w tej konsoli, na nowy czy też na używany, który oczywiście trzeba będzie sformatować, bo to jest ma podstawowa sprawa należy zainstalować nowe oprogramowanie, nowy software do tego będzie nam potrzebna kostka, karta pamięci o pojemności minimum 1 GB że nie wiem, czy nawet takie produkują w ogóle, jeżeli macie takie cudeńko, to by było fajnie, jak gdybyście mieli jeżeli nie, wiadomo, że może być większa pojemność, nie mówię, że ma być dokładnie taka ja mam 8-gigową kostkę z Toshiby i teraz tak, bardzo ważne jest, żeby ta kostka obsługiwała system plików FAT32, jaki też obsługuje ta konsola. System plików FAT32, moja kostka obsługuje Mimo że mam kilka innych, bardzo łatwy sposób można sprawdzić, czy obsługuje, czy nie. Mianowicie trzeba włożyć kostkę do konsoli i spróbować przerzucić pliki z konsoli w formie nie wiem zdjęć czy filmów na kostkę, i odwrotnie z kostki na konsolę. Jeżeli to będzie działać i funkcjonować, będzie wtedy wiadome, że ten system plików jest obsługiwany przez Waszą kostkę. I teraz tak, żeby zainstalować nowy software musimy wejść na stronę playstation.pl Tam wchodzimy w zakładkę pomoc w oprogramowanie systemowe, które, tam jest taka ikonka oprogramowanie systemowe, które jest, są takie zawinięte strzałeczki skierowane, w, skierowane do siebie okrągłe i na to wchodzimy, potem wchodzimy dla PlayStation 4, bo są dwie zakładki, PS4 i PS3, no to wchodzimy dla PlayStation 4 i teraz cała ta strona, cała ta witryna ma same pokazane, same aktualizacje systemowe, nie możemy ściągnąć na kostkę aktualizacji systemowej, tylko musimy ściągnąć podstawowy ten system, czyli musimy zejść na sam dół witryny, na samym dole witryny jest ikonka, na której jest napisane Przeprowadź nową instalację oprogramowania. Nachodzimy na tą ikonkę i tam znajduje się 900 megowy plik, który musimy pobrać. Teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne. Na kostce robimy folder o nazwie PS4 z dużych liter oraz w tym folderze PS4 z dużych liter robimy podfolder, który się, również nazy który się nazywa update, tylko również musi być z dużych liter. I na ten update, do tego folderu update, ściągamy ten 900 megowy plik. Eee, zależy, kto ma jaki internet, mi to zajęło jakieś 15 minut ściąganie tego pliku, także w miarę szybko, nie narzekam. Eee, kolejną sprawą e, do tego, żeby zmienić dysk, jest narzędzie, którym, którym będziemy się posługiwać. Jak wiadomo każde narzędzie ma swoje numerowa, swoją numerację, swoją nazwę itd. Myślę, że po osiągnięciu tej obudowy będziecie w stanie sami stwierdzić jaki śrubokręt do tego potrzebujecie. W tym przypadku jest to śrubokręt z oznaczeniem PZ1. Są różne oznaczenia, są PZ, są PH, ja potrzebuję PZ1 także sami się dowiecie, sami się zorientujecie, nic więcej kompletnie Wam do tego nie będzie potrzebne. No i wiadomo, oczywiście oprogramowanie. Czemu zmieniamy dysk? Dysk zmieniamy, ponieważ 500-gigowy dysk, który znajduje się w konsoli, nie jest zbyt pojemny, patrząc się na to, ile, ile obecne gry w dzisiejszych czasach miejsca na dysku zajmują. Jedne 40, drugie 60 giga. No jest to jednak kawał, kawał pliku, który trzeba na tym dysku zmieścić. Niektórzy też gromadzą duże ilości za pomocą guzika share, filmów, plików, zdjęć, tego typu rzeczy. I to miejsce po prostu prędzej czy później może się skończyć. Ja proponuję dyski o pojemności minimum 1TB, które... Nie ja oczywiście polecam kupować nowe, bo na nie zawsze jest tam 2 lata gwarancji, także dobrze jest kupować nowe tego typu rzeczy, bo gwarancja zawsze się przyda, zawsze dysk się może popsuć. Również z tej przyczyny y, może się okazać, że wyszukaliście ten film właśnie z tej przyczyny, że Wam się ten dysk popsuł, e, w związku z czym... Y, w związku z czym, no ja nie wiem, nie będę dalej przeciągał, może zacznijmy tą operację całą. Jest ona bardzo prosta, już o to przedstawiam. E, konsola jako no, taka sama w sobie już wspominałem wcześniej. Y, nie naruszymy gwarancji, jeżeli się chcemy wymienić ten dysk twardy, nie ma się co obawiać. Teraz tak, łapiąc za górę tego plastiku. Ciągniemy go do siebie, po prostu, nawet jeżeli trzeba będzie więcej si siły użyć, to się nie bójcie, bo to są tylko plastiki, plastiki się nie połamią. Dalej, w lewym dolnym rogu konsoli, tutaj w tym miejscu, znajduje się e, bardzo ładna śrubka, ona mi się bardzo podoba, bo jest na niej oznaczenie trójkąt, kółko, kwadrat, krzyżyk. To mi się też bardzo podoba tę grawę, są Nie mnie w to, ale kto to wpadł na ten pomysł, ale mi się podoba. I teraz wykręcamy to, a żeby pozbyć się y, tego, co jest w środku. Proponuję Wam również, jeżeli macie i rozkręcacie cokolwiek gdziekolwiek w domu. Proszę sobie spojrzeć, że ja tu mam śliską powierzchnię i zawsze tego typu rzeczy odkładam na ręczniczek lub na szmatkę. Na coś, co, co nie jest takie śliskie i sprawi, że tak, po, że, że tak powiem, nie będę miał potem problemów ze znalezieniem danej rzeczy. Proponuję ręczniczek, cokolwiek, na tego typu rzeczy sobie kładcie. Śrubki, nie śrubki. I teraz tak, łapiemy w tym miejscu palcem, jednym palcem to się samo wysunie, z tym nie ma problemu za tak zwane sanki, wyciągamy to. I mamy tutaj tak, HGST, dysk twardy, 500 GB, 5400 obrotów. Eee, no i w sumie tutaj z tych informacji SATA to też jest ważne, eee, 3 GB na sekundę. Jakieś dane szybkościowe, na to I teraz tak, z tej strony tutaj. Znajdują się dwie śrubki, które musimy wykręcić, i tutaj również są dwie śrubki, które musimy wykręcić. Teraz, dbając o to, żeby wszystko poszło sprawnie, proponuję zwrócić szczególną uwagę na to, że przy wykręcaniu tych śrubek naleczniczek, dup dup, przy wykręcaniu tych śrubek znajdują się w tym miejscu takie jakby gumowe. Niby pomyśleli, że to jest uszczelka, ale to nie jest uszczelka, to tylko to jest po prostu dystans, jaki musi dzielić da, nadaje, że tak powiem ta gumka tutaj nadaje, że tak powiem taki dystans do dysku twardego, żeby ten unosił się delikatnie nad tymi sankami, ponieważ wiadomo, że nie może się ten dysk twardy stykać z tymi sankami, bo to no, po prostu nie może mieć miejsca, no z bo mi się wydaje, że tu nie ma co tłumaczyć, to jest logiczne no i po kolei wykręcamy te śrubeczki Niezwykle prosta operacja. Wiadomo, że wkładając w to samo miejsce nowy dysk kierunkiem tym samym, w jakim w tym momencie jest skierowany, czyli tymi łączeniami w stronę konsoli, będziemy musieli włożyć nowy dysk z powrotem. Uważajcie, naprawdę, żeby tych gumek nie zgubić, bo one mogą potem być bardzo trudne do zdobycia, nie wiem o ile w ogóle są możliwe do zdobycia i delikatnie, ostrożnie wyciągamy dysk To Ta teraz tak wyglądają te sanki do sanek wkładamy z powrotem wszystko skręcamy do kupy z powrotem tak jak było wsuwamy tak samo robimy z klapą i jest prawie że po temacie, myślę że już jesteśmy daleko poza połową drogi Później ja to sobie potem poskładam, później po, po włożeniu nowego dysku wkładamy kostkę do konsoli, po włożeniu kostki do konsoli odpalamy tryf, tryb awaryjny, jest to bardzo proste do zrobienia, mianowicie przy włączaniu konsoli yy, klikamy guzik power i przytrzymujemy go przez jakieś 10 sekund, myślę, że nawet nie 10 sekund, tylko szybciej, jak usłyszymy powtórne piknięcie guzika power, czyli będzie jak pik, Wtedy puszczamy po prostu palec i konsola odpali się w trybie awaryjnym. W tym trybie awaryjnym wybieramy pozycję siódmą, czyli ostatnią. Zainicjalizuj system na nowo. Wtedy ona skasuje wszystkie ewentualne dane jakie posiada. Nie wiem czy, czy, czy w przypadku używanego dysku również go sformatuje. Nie mam pojęcia, ponieważ tego nie robiłem. Wkładałem do niej nowy dysk, nie wkładałem dysku używanego. Nie wiem jak to wygląda w przypadku używanych dysków. Sami się zorientujecie. W każdym razie. Na trybie awaryjnym robimy inicjalizację systemu na nowo. E, zainstaluje się ten e, system, ten software z tej kostki, a potem to już Wasza wola, czy sobie przerzucicie dane z gier na, na, na chmurkę zapisów oczywiście, czy dane gier e, samych jako takich gier, czyli to 40 gigowe, 60 gigowe, czy warto w ogóle to gdziekolwiek zrzucać, czy nie lepiej i nie prościej po prostu sobie to na nowo e, z internetu ściągnąć. Ja bardzo dziękuję za uwagę, miałem nadzieję, że w jakikolwiek sposób Wam pomogłem. Eee, w większej mierze sam do tego wszystkiego dochodziłem, także myślę, że moje instrukcje jakoś Wam pomogły. A jeżeli nie pomogły czy pomogły, prosiłbym bardzo o komentowanie, mm, dawanie kciuka w górę lub w dół, zależy komu się podobało, komu nie. Ja jestem otwarty na e, wszelkiego rodzaju krytykę, także dziękuję bardzo, do usłyszenia, żegnam, cześć.